Uczona szklanka, zerwana ze Zepsuta zabawka, nie moja to sprawka Ja pójdę do spanka, doczekam się ranka I znów... Pechowy dzień, czeknąca krew Boli mnie nerw, rozlane wino O, ale kino podnoszę swą brew I rozglądam się czy to znów Bechowy dzień Wypadek pracy, już nic nie jest czy podano na tacy Wypadek przy pracy nie będzie już płacy i nic w mojej pracy tu znów Pechowy dzień, złamana żuchwa i zmiażdżony palec, w miesiące cierpienia. To już bez znaczenia ból palca na zawsze, zostanie już ze mną Cofnie się Już jest nowa praca I też dobra płaca Znów wydana kaksa Lecz sprzęt pierwsza klasa Funduszy już brak I znów będę I brak mnie znów Pechowy dzień Wiesz to życie Wciąż bali mi się Lecz wiem, że wszystko Znów ułoży się